Witamy Państwa na kolejnym naszym spotkaniu, dzisiaj drugi odcinek. Walczyka. Zapraszamy. Na dzisiejszym spotkaniu nauczymy się wykonywania obrotów wykorzystując krok do walczyka na 3. Teraz zademonstrujemy wykonywanie obrotów kroku na 3.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 Wirując w walcu, możemy użyć kroku na trzy, tańcząc na niewielkiej przestrzeni, ale żeby zatańczyć dookoła sali, trzeba by troszeczkę ten krok rozciągnąć. I teraz spróbujemy się nauczyć rozciągania kroku do walca. Zaczniemy od kroku prostego po kwadracie. W związku z tym, że kroki dla partnera i dla partnerki są takie same, zaczniemy od, dwoje od prawej, nóżki do przodu. Idziemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz dwa trzy i teraz do, te, do tych kroków dodając niewielką wartość obruta, obrotu przy każdym kroku uzyskujemy obrót większy pójdziemy tak lekko po się prawą raz w bok dwa dostawiamy trzy do tyłu lewą raz dwa trzy prawą do przodu raz dwa trzy lewą do tyłu raz dwa trzy teraz zademonstrujemy ten sam krok wykonany w parze i spróbujemy i Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Oczywiście tańcząc te kroki z muzyką trzeba je wykonywać jako odrobinę mniejsze, na tyle na ile nam pozwala muzyka. Potrzebny nam jeszcze jeden krok rozejście, czyli separacja. Taka niecałkowita. Spróbujemy od kroku na dwa, który kiedyś już ćwiczyliśmy. Będzie raz, dwa, trzy. I teraz trzeba tymi rękami się odepchnąć, żeby stanąć dalej siebie cztery. Idziemy do siebie raz, dwa, trzy, cztery. Schodzimy się raz w bok, dwa, trzy i cztery. Zatańczmy to z muzyką. Teraz wykorzystamy nauczone kroki do tego, żebyśmy mogli zatańczyć układ. Może zaczniemy od kroku prostego na dwa. Idziemy. Raz i dwa i trzy i w bok i raz i dwa i trzy separacja cztery i raz i dwa i trzy do zejścia. Raz w bok dwa i trzy i po kolei raz, raz, raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy. Teraz to samo z muzyką. Raz i dwa trzy i w bok raz dwa Trzy do separacji, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, do zejścia, raz, dwa, trzy, i w koło, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami, cieszymy się, że... Nasze lekcje pomagają przy nauce tańca. Zapraszamy do wspólnego tańczenia, a jeśli mogą się Państwo z nami podzielić, jak Wy to robicie, zapraszamy przez kontakt internetowy lub osobiście. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.